Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 35 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, zaproszonych gości, Pana Wójta, administrację. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 10 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty wybór sekretarza sesji. Punkt piąty przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 34. sesji Rady Gminy oraz okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy interpelacje radnych. Punkt ósmy dyskusja. Punkt 9. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 35 przez 193 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Punkt 10. Wodne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt 1. Mamy zrealizowany. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem obra porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na, dziś, na dzisiejszej rad sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich jest 10 radnych, a więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuje pana Cezarygo Cichockiego. Gochowskiego. przyjmuje pan. Dziękuję uprzejmie. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 23 sierpnia 2021 roku. Stwierdzam, że: Punkt pierwszy. Protokół z 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 8 stron maszyn napisu i 11 załączników. Punkt drugi. Protokół nie za zawiera w swojej treści z zastrzeżeń względnień i domówień. Punkt trzeci. Protokół zwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z czwartej sesji Rady Gminy w Jeziorach, w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z państwa radnych jest o przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 34. sesji Rady Gminy oraz w działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo Panie Wójcie. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 34. sesji Rady Gminy w Wielkach Wielkich w dniu 23 sierpnia 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująca. Uchwała nr 34 przez 189 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie na lata 2021-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 34 przez 190 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 34 przez 191 przez 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wójcin Gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 34 przez 192 przez 2021 w sprawie uchwalenia wieloletnie plan, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich spółka ZOO z siedzibą w Jeziorach Wielkich na lata 2021-2022 uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu siódmego. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakąś interpelację? Proszę bardzo, Panie. Interpelacja w sprawie dostarczonej wody z ujęcia stacji uzatnienia wody w Koszierzkach przez zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. W Wielki, spółka ZOO. Kiedy będzie dostarczona woda pitna dobrej jakości? Proszę o przedstawienie wyników badań wody przez Sanepid w miesiącu wrześniu. Ostatnio były badania przeprowadzone w miesiącu lipcu 15-30. Prosiłbym za ten miesiąc. Yy, zakup, zakup, montaż pompy głębinowej w istniejącym w odwiercie. Kiedy będzie? Dlaczego przy kapitalnym remoncie wyżej wymienionych obiektów hydroforni i studni nie wykonano prac wod, aby woda z wyżej wymienionego ujęcia była zdatna do celów komunalnych, do celów spożywczych w całym rejonie nadgoblańskim. Nie wiem, czy ten załącznik państwu tutaj przedstawić. Może panie wójcie, jeśli można. Od państwo radni mi się pytają, co tutaj jest pani sekretarz. Słojew jest od keczupu. No, rozcieńczony keczup może i może by był. To jest z zwoda z soboty. Dziś jest wtorek, sprzed pięciu dni. Nie wiem, może prezes odpowie na to? Tak, no, ja Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma interpelację jakąś? Nie widzę. Przechodzimy do punktu ósmego. Dyskusja. Kto z Państwa radnych by chciał zabrać głos? To może jeszcze w sprawie Proszę wody, bardzo. jeśli można, Panie Przewodniczący. Panie Wójcie, jeśli można. Nie wiem, co było przyczyną awarii. Koniec miesiąca sierpnia. 28, o ile sobie dobrze przypominam, może to państwo w błąd wprowadzą, To była sobota, godzina 6.00, zanik dopływu wody był. Dzwonią rolnicy, producenci, tak orientuję się, w rejonie negoplańskim właśnie sporo producentów bydła jest, naprawdę sporo, no niestety zanik tej wody był dość długo, po prostu bynajmniej u mnie w mieszkaniu nie było, nie miałem skąd pobrać, nie miałem zapasu wody załóżmy zakupionej Pojechałem do Skórska. O godzinie dziewiątej woda była włączona. Dlaczego nie była po prostu przepukana i tak dalej instalacja wodna? W tym czasie zanik wody był, ja rozumiem, no, trzeba chyba coś zrobić w tym temacie. No, jakiś czas to powietrze powietrzu szło z kranów, z rur i tak dalej, aż wszystko drżało. Ktoś po prostu zaniedbał sprawy. Prawdopodobnie urządzenia zawiniły. Ale urządzenia to są tylko urządzenia. Ktoś to musi dopilnować, nie? Ktoś nad tym czuwa. Skoro się sąda zawiesza, no to proponuję to drugie rozwiązanie. Dlaczego nie była pompa droga zamontowana w istniejącej studni? W tym, w tym czasie był kapitalny remont prawdopodobnie, który kosztował ogromne środki. Byłby problem rozwiązany. Automatycznie sąda się zawiesza, przekierowana jest na drugą, woda jest. Nie ma problemu. To jest nie tylko moje odczucie, ale w większości tej państwa jest jedna pani radna, druga, tu pan radny, właśnie z tego naszego regionu kochanego, o którą ja tutaj walczę od kilku czy kilkunastu lat. Wszystko w temacie. Dziękuję. Panie radny, jeżeli chodzi o, o, Ten okres, kiedy ta woda, ta woda, czyli wody rzeczywiście nie było. Z tego co wiem, to była awaria w miejscowości Kościeżki, rura pękła z tego względu, że przy montażu tego wodociągu w zamieszłych czasach, nie wiem, w którym to roku było, nie zostało założone kolano, tylko została na, na łuku zagięta po prostu rura. Uproszczono sobie, sobie pracę, więc Agenda Roy pękła na szwie i ta woda po prostu straciła ciśnienie, nie było, nie było ciśnienia jakiś czas, ale zanim to zostało wykryte, trochę czasu potrwało, no bo, bo to było też tam z tyłu gdzieś z zabudowaniami, zgłosił to dopiero mieszkaniec, no nie, było, nie wiadomo było gdzie, gdzie ten wyciek jest i, i to była naprawa i być może, być może naprawiane było i być może w tym momencie akurat nie było tej wody. A jeżeli chodzi o, o ten, ten słoiczek z wodą, no, Nieraz tłumaczyłem, że no nie ma złotego środka na to, aby, aby tego uniknąć. No nie ma. No wczoraj w Wójcinie na przykład była awaria przez przypadek. Przez przypadek akurat mieli przyłączać wodę, nową, nową istniejącą linię, którą montowali. I źle była przeprowadzona inwentaryzacja, gdzie rura miała być 2 metry, 4 metry dalej, czyli 2 metry za ogrodzeniem. Okazało się, że jak kopał koparką, to rura była 2 metry przed ogrodzeniem, więc i zerwał linię. I też przyłączyli, to, ta awaria trwała chyba z 3 godziny i po przyłączeniu tego, przyłączeniu tego, tego wodociągu i naprawie tego wodociągu, no ja do dzisiaj rana miałem też brudną taką wodę właśnie mam w kranie. I to są rury plastikowe wymienione już, nie to że żeliwne, tylko po prostu została wstrzymana woda, puszczona jest, znów zerwało z, rów, z rur i, i od wczoraj mam brązową wodę, taką jak pan pokazuje, w słoiczku, więc. Będą, będą tą wodę powiedzmy z hydrantów teraz upuszczać, ale no, nie ma złotego środka. Niech pani wierzy, że nie ma złotego środka. Nie ma, nie ma fachowca, który powiedział, że no, jest możliwość zrobienia tego, coś z, z, z takim jakością wody. No, jeżeli jest, się zrywa, no, to nie mamy na to żadnego wpływu. I czy to będzie nowa rura, czy stara, ona i tak po dwóch latach będzie to samo się z nią działo. Więc... Nawet nawet myśleliśmy, żeby założyć jakieś filtry, ale gdzie te filtry założymy? No na stacji nawet jak założymy, to na rurach i tak to nic nie pomoże. Więc no mówię, jedynym rozwiązaniem jest no, domowe, takie, no, w każdym domu, żeby y, założyć taką stację uzatnienia wody, i chociaż taką najprostszą za 500-600 zł filtry wymieniać. Już ta sytuacja będzie inaczej wyglądała. Przymierzymy się na pewno. Myślę że w przyszłym roku już w przyszłorocznym budżecie do tego, aby dofinansować, dofinansować w jakim stopniu, chociaż 50% montaż przez mieszkańców takich, takich stacji, to jedynie może uratować nas. No, nic innego, innego sposobu nie ma, No, bo są te stacje za 600 zł, są za 1000 i są za 50 tysięcy. No, wiadomo, że, że taka, która już jest taka profesjonalna, to 2,5 do 3,5 tysiąca kosztuje. Ale takie te najprostsze, gdzie można filtry wymieniać częściej i tak dalej, no to też można sobie do tego tysiąca złotych założyć. To jest jedyny sposób. Innego, innego rozwiązania nie ma. Więc no, też byłem zdziwiony, bo przecież te, te, byłem sam tą zobaczył na tej awarii. Te rury są plastikowe już wymienione nie to, że żeliwne, jakieś, bo niektórzy uważają, że żeliwne rury, że, że, że obrywa się. No nie ma nie ma takiej. Yy, żadnego złotego środka na to, aby zapobiec temu. Ja naprawdę no, przykro mi, że tak się dzieje, ale nie mamy na to wpływu. A jeżeli chodzi o kościeżki, z tego co wiem, to yy, rozmawiałem z prezesem, to parametry po badaniach są bardzo dobre wody. W sensie, że tylko podwyższone jest trochę żelazo i mangan, tak? Dobrze, nie, panie, panie, panie, magnes, magnes, nie mangan. I, I tylko to, a tak to woda spełnia wszystkie, wszystkie, wszystkie wszelkie normy. I... No cóż mogę powiedzieć, no nie wiem. Można? Tak. Panie Wójcie, jeśli można, o tej awarii, co pan mówi, to była druga awaria. Zgodzę się. Akurat przejeżdżałem i pracowniczy, nie wiem czy zakład podwykonawczy to wykonywał, ale ja mówię o pierwszej awarii. O pierwszej no awarii, która. To może tego pan tego, nie wie, no że nie ma na ten temat. Jeszcze żen. dzwonię do pana prezesa, tak, przeprosił, mówi, bo ta rura została tam, nie wiem, naderwana, czy czas zrobił swoje. Ale ja mówię o pierwszej awarii, która nastąpiła. I prosiłbym naprawdę, skoro są dwa odwierty, dlaczego druga pompa nie jest zainstalowana? No wytłumaczy mi pan. Ale to nie ma problemu, panie ma radny, problemu? jeżeli chodzi o pobór wody, bo ta woda jest pobierana tam, tam nie ma żadnego problemu. Z jednego ujęcia e... jest pobierana No tak, Burmistrzu. tylko że no. wie pan co. Nie rozumiem akurat idei tego, co Pan mówi, że w sensie przyłączyć drugie drugą. No ja drugą. rozumiem. Ideę. Ta, ta druga studnia będzie uzbrojona, ona będzie uzbrojona, Tylko, że to nic nie zmienia, bo to jest studnia przy studni, na tej samej głębokości. Więc no, jeżeli tutaj wszystkie spółrządzenia są sprawne, działają, to woda jest zaciągana, więc no nie wiem, y, jakie wie cel no, już, nie, już technicznie no, nie będę rozwiązywał sprawy, bo znam dokładnie sprawę. Mówiłem, że sonda została uszkodzona, nie wiem. Może ktoś nie dopilnował. Ale no, takie jest, rzeczy może. się mogą zdarzyć zawsze, to nawet druga nie może też Skoro zadażyć. jest drugi odwiert, jest zagłębiona następna pompa. I automatycznie, skoro jedna zostaje zablokowana na skutek awarii, jest automatycznie przyłączona do. Być może coś nie takiego wystąpiło. No nie ma problemu, to jest pierwszy wiek, a nie, nie rozmawiajmy w ten sposób. Jak środki, Papa, ile kosztuje? Nie wiem, to są panowie, którzy się znają. Na około no uzbrojenie tej drugiej studni to jest około 100 tysięcy złotych, tak mniej więcej. No, no bo tam trzeba bardzo. wszystko, bo tam jest tylko odwierty bo nic więcej, nie? Około 100 tysięcy złotych i, i no, prezes mówił, że się będzie do tego przymierzał. Tylko no, jakieś środki musimy, musimy wy, y, musi wygospodarować i ewentualnie my, ewentualnie możemy jakiś wkład mieć y, jako gmina. No, zobaczymy, jakie środki, jeżeli uda się pozyskać. To być może jakieś, jakieś y, pieniądze, pieniądze będą dodatkowe, więc. Wtedy, wtedy na pewno coś takiego zrealizujemy. No, myślę o tym przy okazji modernizacji i kuśnierza, aby jeżeli jakieś pieniądze będą oszczędności jeszcze, no to żeby tam uzbroić tą studnię od razu i żebyśmy mieli już y, ten kłopot jakiś tam rozwiązany. Ale czy to zadowoli mieszkańców? Nie wiem, no zawsze jakieś kłopoty są. My akurat, my, panie radny, powiem szczerze, że jak rozmawiam z różnymi włodarzami i tak dalej, nawet ościennej gminy, to jest, to jest strzelno y, to naprawdę mamy dobrej jakości wody i tych, tych kłopotów z tą wodą aż nie mamy takich. Strzelnie dopiero jest. Zresztą tutaj mamy radnego, który, który pracuje w Strzelnie i Strzelnie mają problem z wodą dopiero. No, tam jest naprawdę problem, tam na okrągło cały rok praktycznie mieszkańcy są pozbawieni czystej wody. I to jest, to jest. I nie, tylko, nie tylko mi chodzi o strzelno, ze strzelnym rozmawiałem, tak, ale inne gminy też mają te problemy, jeżeli chodzi, no nie ma co tego środka na to, aby ta woda była czysta, krystaliczna. Panie wójcie, ja sobie nie życzę i nikomu takiej wody po prostu korzystać z tego, obojętnie. A odnośnie wyników, ja mówiłem, o ile Pan słuchał wyniki z którego miesiąca. Ostatnie wyniki były brane woda była 15, która wykazała nadmiary środków związków. I była 30. 30 lipca była dopuszczona. A od 30 lipca do dnia dzisiejszego, do 28, to minęło ile? No tak, no teraz mamy, teraz mamy świeżą decyzję, że woda jest dopuszczona do użytku. Dziś patrzyłem na tablicę ogłoszeń i właśnie podałem panu, właśnie decyzję Sanepidu. Nie ma następnej informacji, nie wiem dlaczego. Skoro przyszła. Pani sekretarz te... y, twierdzi, że dzisiaj przyszła, dzisiaj przyszła informacja. Skoro dzisiaj przyszło, tak, że będzie wywieszone zawiszę Tak Dziękuję. Dobrze, A jak dziękuję to ja ci daję pobiory w obecności pracownika, który pobiera tą wodę i przekaże do stacji. O czy powinien, czy mogli czy by gorszy. Zgodzi pan się ze mną? Zgodzi się pan ze mną. No tak. Hmm. Panie radny, ale też nie mamy, nie mamy gwarancji, że ta woda nie będzie dopuszczona do użytku, no, że ona jest zabarwiona, ale to znaczy, że ona jest jakieś ma związki, które są szkodliwe. No tego nie wiemy i mogą zbadać tą wodę i okaże się, że ona jest zdatna do spożycia. Więc... Tylko, pan... że zabarwienie ma takie. Ja, ja się bójcie, na tym nie znam. Panie ja się bójcie, na tym nie znam, ale zakładam tak. No. Skoro Pan obierze, to tak, chce Róż, ma... gminę i tak dalej. Ja Pana zapraszam na szmaneczkę wody. Dziękuję, w tym temacie wszystko. Panie Sagorzy, proszę bardzo. Też może pan przyjechać. Bądź co Dobry. Dziękuję. Zaproszenie przyjęte jest. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo Pani Halino. Wendal. Pani Wandziu. Ja tylko jedno pytanie. Dlaczego światła uliczne w Kościuszkach się gaszą piąta z minutami, a jadę około szóstej w Ostowo, 8, i Światła świecą? Może jakaś stycznik. Dobrze, że Pani Dziękuję. Kasa, te uliczne w Kościeszce. znaczy Ostatnia noc to całą noc się świeciły, a przeważnie świecą tak o czwartej włączają i piąta z minutami już wyłączają. Dobrze, czy, kto, czy ktoś jeszcze raz chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Ja mam po raz któryś kolejny... Y Pytanie, prośbę. Czy można by sms-ami do e, Państwa sołtysów wysyłać informację, że jest e, sesja? To, że jest na stronie BIP-owskiej, nie każdy ciągle wchodzi i patrzy kiedy będzie, kiedy będzie. To jest taka prośba również od sołtysów, z niektórymi nadal mam kontakt. E, pytanie, gdzie złożyć odpady z papy, z dachu? Nie można do żadnych segregowanych. To jest jako niebezpieczne, więc nie wiem gdzie. Niekoniecznie. Nie ja czytałam interpretację tej ustawy i tam gmina powinna nam to zapewnić. Ale nie mam tego jeszcze potwierdzonego. Nie, nie. Aha, no to jest zdjęta pani na to za przyjęcie i później No właśnie, ja mam taką inną to, interpretację. No, nie możemy kryć kosztów tej zacji. Ale to, jakby nie było, to jest część rozbiórkowa. No właśnie, teraz mam jeszcze takie pytanie, w Szkole w Jeziorach Wielkich był, czy pojawił się etat wolny opiekunki, czy nie wiem, czy to nazwać woźną. Nie było ogłoszenia, że jest wolny etat, a na to stanowisko została zatrudniona Pani Kamelska. Czy to jest oznaka jakiegoś tam nepotyzmu, czy czegoś, bo z tego co pamiętam, tak przy okazji, nie tak dawno Pan y, y, Przewodniczący Rady zaproponował Panu podwyżkę, czy to, to jest tak w nagrodę, bo dlaczego ktoś z Nowej Wsi, skoro tutaj z okolic, kiedy są bliżej, byli bardzo chętni, a nie wiedzieli o tym, że jest wolny etat. Panie Radny, jeśli chodzi o zatrudnianie osób na stanowisko, na stanowisko, to ja Panu, Panu także y, dowiedziałem się, to jest przypadek, że będzie na to, to jest kompetencja dyrektora. Wójt no, zimnieje, że ten udział, jeżeli chodzi o biary na stanowisko dyrektora, sama również, jeżeli chodzi o nauczcieli też, ja mówię, że ten I Pan Dyrektor podajemy z inny konflikt, a z tego, co wiem, były chyba trzy osoby chętne, z tego, co się zorientowało, trzy osoby były chętne. No i Pan Dyrektor, to jest Pan Dyrektor, żeby tam powiedzmy, że podajemy, więc wtedy, czy to po okresie trudnym, czy nie, jest to będzie słychać no, okresie trudnym jakieś i. i na stałe. Na stałe, panie niepischie, niepischie, niepischie. nie że słychać okresie trudnym. Nie, tam technikami, chyba. Na pewno wydaje mi się, że na stałe pan dyrektor, bo zawsze, jak rozmawiałem z dyrektorami, to my wszyscy te techniki na nowym czasie, maksymalnie. A Bo trzeba po kilku latach sprawdzić, nie ma możliwości, żeby zarządzać w ogóle umową, a te to jest kompetencja dyrektora. I mam jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o dowóz dzieci z terenu nad, z osiedla nad jeziorem, ja wiem, że tam nie ma 3 km, ale jeśli gmina zechce, to może dowozić dzieci do szkół podstawowych. Gmina Wilczynie zaczęła się interesować tymi dziećmi, czy nie, puścić autobus i nie, nie podebrać nam? Jak nam podbierze? to nie będziemy mieć dofinansowania, no i wszystko co za tym idzie. I tu by się konała dbałość o nasze finanse. Ale pani ja nie mam nie powiedzieć na ten temat, żeby jakieś dzieci nie był zabierano. Nad jeziora. Pierwsze sześć. A ja rozmawiałam z panią taką, która ma dzieci i powiedziała, że zgłaszała się do Pana Dyrektora i potem miała przyjść do Pana Wójta no, na dzień dzisiejszy i wczorajszy nie odbierała telefonu. Mówiła, że Pan Dyrektor powiedział jej, że nie ma tych 3 kilometrów i nie będzie dowoził. Tam jest dość spora grupa tych dzieciaków i póki jest powiedzmy fajna pogoda to jeszcze dzieciaki idą. A no tam jest 2 km, a potem będzie pogoda jak będzie zimą. I... Mówię, że żeby nie było niebezpiecznie, że nam Gmina Wielczyn zabierze, bo już jeżdżą do Siedlimowa, to dla nich bez problemów jechać y, na osiedle i zarabiać dzisiaj piątkę, za rok już dziesiątkę i tak dalej. Ale y, panie Radna, nie wiem, mam takiej wiedzy, wydaje mi się, że jeżeli dojeżdżamy do, dziecko do Kowna, bo dojeżdżamy, to nie wiem, dlaczego, dlaczego nie mieliśmy przyjechać mhm. dzieci, że tam zwiększa grupa to dalej dzieci. No, większość. Dobrze, to ja to zweryfikuję. Dzięki. To ja tyle. Pani Halino, jeszcze coś? Nie, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Alfonso. Już panie Wójcie, mam pytanie odnośnie tego konkursu, odnośnie odpadów komunalnych, mianowicie w Holi i tych poza właściwie rolniczych, złożyliście się państwo, tak, wniosek? Tak, do 15. A rozstrzygnięcie kiedy to jest? nie wiem, nie pytałem, Wiem, że wniosek, złożony wniosek, jest złożony, ale... I został przyjęty, rozumiem. No tak, bo teraz płacą 100% wartości, a będą 50%. Do 15 września były da, wysyłania tak, do ODA. Do, do... <trym> wnioski, wnioski, Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu dziewiątego projekty uchwał czy państwo radni mam pytania jeszcze teraz. Ja pozwolą aby była przeczytana tylko tytuł yy, uchwały nie, czytanie, uzasad, nie uczytać uzasadnienia tak dobrze dziękuję uprzejmie. A więc tak uchwała nr 35 przez 193 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę, a więc punkt 11 też mamy zrealizowany i przechodzimy do punktu 12. Zakończenie sesji. A więc zamykam 35 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo za przybycie.